Ja umieram wewnątrz, puszcza tu zimny wzrok Tu każdy się odwraca, a ja tracę nadzieję w lepsze dni A teraz patrz, ja jestem tu sam, wokół mnie nikogo nie ma Kłamstwo to wszystko co mam, od ciebie już nie będzie zmian Popatrz na mnie i powiedz mi, powiedz mi, co we mnie widzisz Popatrz na mnie i powiedz mi, powiedz mi, co we mnie widzisz Wiem, nie obchodzę cię, mój smutek dla ciebie nieważny Olej mnie, bo chcę tracić czas, nic, już nie jestem wart, Choć czas Być tam, ten stan, kiedy kogoś mi brak, sprawia, że życie traci złag. Czas wcale nie go i ram, choć wierzę, że odejdą prędko i znów wróci życia piękno, nadziei we mnie nadal pełno. Czas wciąż nie go ram, choć wierzę że odejdą prędko i znów wróci życia piękno, nadziei we mnie nadal pełno A teraz patrz ja jestem tu sam wokół mnie nikogo nie ma kłamstwo, to przemówka mam w tobie już nie widzę zmian A teraz patrz ja jestem tu sam wokół mnie już. Kogo nie ma wątp!